rzeczywiste, x1 i x2, według tego, co jest na tablicy. Super, nie, ja tego nie rozwiążę, więc może mi Pan jedynkę wpisać od razu. Z gry pała, z maty kolejną. Kurczę, no, wszystko się chrzani, chciałem przynajmniej skończyć to liceum na miernych ocenach. A jak tak dalej pójdzie, to osadzą mnie w trzeciej klasie. Jeszcze w dodatku nie mam gdzie spać, wszystko się chrzani.